Dorsz w restauracji Kmicic w Warszawie Dzięki Bogu jestem na diecie Przytyć nie chcę, także Dbają o klientów Rukola, rukola, małe pomidorki, ziemniaczki Najważniejsze, że piwo kasztelan zaraz przybędzie Dobre? Małe porcyjki, ale dobre. To jest najważniejsze w tym biznesie. Ryba świeża, biała, znaczy świeża, bialutka. Jeszcze jeden widok na moją porcyjkę. Restauracja Kmicic w Warszawie. Jemy ładnie. Jedzenie naprawdę dobre. Rukola, rukola. Cytrynka do dorsza. Dorsz świeży Ale raczej z tych takich malusieńkich dorszów Nad morzem na pewno lepszych ryb Ale jest Nad morzem my. zawsze dorsz, lepiej smakuje Ale w Warszawie jesteśmy my. Tak czy owak no, Dobra Czekamy ładnie na kasztelan Jest kasztelan? Restauracja Kmicic w Warszawie Zjadłem wszystko Rybka bardzo dobra Kartofelki i zielenina Też smaczne Został, Zostało tylko piwko kasztelan I małżonka Moja kochana W każdym razie jedzenie pasuje pod moją dietę, a jestem po zawale.